rozkaz u cesarza Nilgardu, zamordowanie rannych, kradzież, ludożerstwo, jesteś niniejszym skazana na śmierć przez powieszenie. Albo tortury. No. Nie mieszaj się, bierz nagrodę i jedziemy. O Boże! Wiedziałem, że wieźminy nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe, nie ma różnicy. Suka gryzie! ją. Zrobimy to po mojej. Doba ci się, śmato! Matka mi da! Zembi, Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobra, chodzimy. Odszukaj siedzibę Wichta. Wicht. Co to ten Wicht jest? Wicht. Chyba ubiór. E nie, to jest trupojad. Wicht plamisty. Ign, Olej Alej. Ekwipunek. Dobra, mamy fajny miecz. To jest czterdzieste piąte, Trzydzieste szósty. czterdzieści pierwsze. Ale ma by ten. Można tego od pancerza użyć. Buty. dziewięć, osiemdziesiąt siedem Kursza to możemy osiemdziesięciu osiemdziesięciu Broń stalową jeszcze możemy zamienić 388 38, no to jest stalowa i ten olej trupojad jest olej. minus robił to na na, na wodzie na miejsce znajdziemy. Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystupują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Prawdziwy chleb. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę wichta. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Czajna łyżka. Stara. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Całe jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Zaraza. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. I chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Łyżka klucz. Mister wykonana. I tasiemka z wiadomością.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 Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przeszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Żadnych śladów po pazurach i kłach Prawdopodobnie zginął od kruszenia. Skręcony kark. Bożny w czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w głowy. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Ciekawe. To rzeczywiście wygląda, jak leże wichta. Dość nietypowe, ale jednak... Gdzieś to musi być jego kocioł. Zwyczajna łyżka, stara. Łyżka, nic w niej niezwykłego. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Stół, zastawa... Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest obłożony klątwą. I rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Ten Wicht jest prawdziwy kolekcjoner. Ciekało. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru, nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela.